W najbliższą sobotę 11 grudnia startują rozgrywki hokeje na trawie w jego halowej odmianie sezon 2021-2022. W spotkaniu z podtekstem obrońca tytułu mistrzowskiego AZS AWF Poznań podejmuje wicemistrza Polski Grunwald Poznań. W niemniej ciekawym spotkaniu zmierzą się zespoły LKS-u Rogowo i Tomińskiego Pomorzanina. Stela Gniezno, w której szeregach występuje zesłoroczny król strzelców rozgrywek halowych. Artur Mikuła podejmuje wartę poznań. Na własnym parkiecie LKS Gąsawa zmierzy się ze startem 1954 Gniezno, w barwach którego w sezonie halowym wystąpi Gracjan Jarzyński, na co dzień gracz Ligi Niemieckiej. Życzę Państwu wielu sportowych emocji. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.